God, okay. E Aplausos Tu powinna być licytacja, bo wczoraj już się poglądało to, co mówi. Thank uh you -huh.